Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Otwieram 20, 38 zwyczajną sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na naszej sesji gości. Dzisiaj jest oczywiście Pan Starosta, którego serdecznie witam. Witam Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Panią Annę Ko Ko, ko, konowrocką, witam y, y, też y, Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie panu, Panią y, Brygidę Adamajtis, witam y, Panią naszą Skarbnik y, Panią Teresę Śliwczyńską, witam również Panią Sekretarz, witam y, y, Panią y, Ule, która obsługuje y, całą sesję, y, witam telewizję Bartsat i witam oczywiście wszystkich Państwa którzy nas oglądają w całym powiecie i poza powiatem. Witam również bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich obecnych na sesji radnych, a ilu radnych jest obecnych na sesji to za chwileczkę się dowiemy, ponieważ punkt następny naszego porządku obrad to jest stwierdzenie prawomocności obrad, dlatego bardzo proszę w tej chwili wszystkich radnych o stwierdzenie kworum i Kliknąć proszę w, w zakładkę kworum i sprawdzimy kto jest na sesji dzisiaj obecny. Przypominam, że żeby sesja była prawomocna wystarczy 9 radnych. To jest ta minimalna ilość radnych, która jest wymagana do tego, żeby sesja była prawomocna. Już w tej chwili widzę, że jest nas 13, wobec tego na pewno sesja będzie prawomocna, ale jeszcze chwilę poczekamy. Już jest 14. Dobrze. W takim razie stwierdzam, że obrady sesji dzisiejszej są prawomocne i możemy podejmować. Prawomocne decyzje. Obecnych na sesji jest 14 radnych, trzech radnych jest nieobecnych. Punkt kolejny porządku dzisiejszego obrad to jest ustalenie porządku obrad. Dlatego ja pozwolę sobie w tej chwili przeczytać ten porządek obrad i potem go przegłosujemy. Proponowany porządek obrad: Punkt pierwszy, otwarcie obrad 38. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego, Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu obrad 36 i 37 sesji Rady Powiatu. Punkt piąty informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2020 roku. Punkt siódmy postanowienie przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej i tu jest aż cztery punkty dotyczące właśnie PCPR u następnie i trzy punkty przepraszam dotyczące PCPR i jeden może ja to przeczytam jednak. Sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie za rok 2020, przedstawienie przez organ wykonawczy oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, punkt C sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy społecznej za 2020. Rok Przedstawienie Monitoringu Powiatowego Programu Działań na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych w powiecie Bartoszyckich na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku i podjęcie uchwał zmian budżetu powiatu na rok 2021. Zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031, uchwalenie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie Bartoszyckim na lata 2021-2023, przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu Bartoszyckiego, punkt E, wyrażenie zgody na dokonanie zmian nieruchomości bez obowiązku dokonywania do, dopłat. F zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Następnie to samo dotyczy Komisji Skarg i Wniosków i Petycji i Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Sprawy różne. No i oczywiście zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń, wobec tego pozwolę sobie przegłosować ten program, który przed chwilą przeczytałem. Poddaję go pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego programu, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy jeszcze na dwóch radnych. Jeszcze pan radny Rogowski i pan radny Stapaj. Jeszcze pan Ireneusz. Jeszcze proszę o głos pana Ireneusza, jeśli nas słyszy i ogląda to bardzo prosimy. Dobrze, trudno. Szanowni Państwo, stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tego programu obrad. Jeden z radnych nie głosował, trzech radnych jest nieobecnych, więc program dzisiejszej sesji został przyjęty porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad 36 i 37 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Stwierdzam, że w czasie między nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące tych protokołów. W tej chwili też nie widzę, żeby ktoś chciał zabrać w tej sprawie głos, więc stwierdzam, że Rada te protokoły po prostu przyjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Punkt 5 porządku obrad dzisiejszej sesji to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu poproszę o zabranie głosu Pana Starostę, Pana Jana Zbigniewa Nadalnego. Panie Starosto, bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 36 a 38 sesją Rady Powiatu to jest pomiędzy 25 lutego 2021 a 30 kwietnia 2021. I w powyższym okresie czasu Zarząd obradował na sześciu posiedzeniach. To jest w dniu 9, 18, 22. 26 marca 2021 roku oraz 14 i 21 kwietnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 91, łamany na 247, łamany na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. I tutaj na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Zarząd wyraził zgodę na likwidację dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, których koszty naprawy już przewyższały wartość tych urządzeń. Szanowni Państwo, ja jednak zdejmę, bo jest mi dość ciężko w tych maseczkach mówić. Druga uchwała numer 91 łamane na 248 łamane na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia. Zgoda na najem dotyczące pomieszczeń o powierzchni 151 m 81 centymetrów kwadratowych znajdujących się na parterze budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Dotychczas te pomieszczenia były wynajmowane i czasowo są zbędne na prowadzenie i realizację zadań statutowych szpitala i będą w dalszym ciągu wynajmowane w ramach rozpisanego przetargu. Uchwała numer kolejna uchwała uchwała numer 91 łamane na 249 łamane na 2021 z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Udzielone pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania powiatu bartoszyckiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu opieka wytchnieniowa 2021. Kolejna uchwała numer 91 łamane na 250 łamane na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu Bartoszeckiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I otwarty tutaj konkurs ofert został ogłoszony na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatów w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kolejna uchwała nr 91 łamane na 251 łamane na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplą w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu bartoszyckiego. Traci moc tutaj poprzednia uchwała w tej sprawie. Ta uchwała to numer 87 łamane na 245 łamane na 2021 zarządu powiatu bartoszyckiego z dnia 3 lutego 2021 roku. Ta uchwała nie zmienia wysokości ustalonej stawki, a jedynie doprecyzowuje zapisy dotyczące rozliczeń. Kolejna uchwała nr 91 łamany na 251 łamany na 2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za czwarty kwartał 2020 roku. Uchwała nr 93 łamane na 253 łamane na 2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Kolejna uchwała nr 94 łamane na 254 łamane na 2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała ta zgodnie z wymogami została przekazana radnym w dniu 29 marca 2021 roku przez system eSesja. Znajduje się ona w zakładce komunikaty oraz na stronie naszego BIP-u w zakładce majątek i finanse. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie otrzymała uchwałę 30 marca, a w dniu 1 kwietnia 2021 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała nr 95 łamane na 255 łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Kolejna uchwała to uchwała nr 95 łamane na 256 łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego na pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą przez Powiat Bartoszycki. I uchwała ta wskazuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach do pełnienia roli właśnie yy, yy, yy, przystąpienia do konkursu tego grantowego, w skrócie to jest SCWEW, czyli pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą i zobowiązuje, pełniąc obowiązki Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do przygotowania wniosku aplikacyjnego. Kolejna uchwała to uchwała nr 95 łamane na 257 łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Uchwała ta dotyczy użyczenia części pasa drogowego w gminie Bartoszyce w celu montażu wiaty przystankowej w miejscowości Gruda. Uchwała kolejna, nr 95, łamany na 258, łamany na 2021, z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Ta uchwała z kolei dotyczy użyczenia części też pasa drogowego w gminie Bartoszyce w celu montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bąsze. Kolejna uchwała numer 95 łamane na 259 łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. I tutaj zarząd, przychylając się do rekomendacji komisji oceniającej oferty, przyznał środki publiczne w łącznej wysokości 20 050 zł pięciu wybranym ofertom złożonym przez organizacje pozarządowe. Uchwała nr 95 łamane na 260 łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. Tu na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku zarząd wyraził zgodę na likwidację pralnicy bocznej elektrycznej z uwagi na całkowite zużycie spowodowane korozją. I uchwała nr 95 łamane na 261 łamane na 2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponadto Zarząd Powiatu rozpatrywał następujące sprawy. I tak na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 roku Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przeznaczenie środków na zakup używanego samochodu ciężarowego oraz wniosek dyrektora szpitala na dofinansowanie zakupu ambulansu. Środki zostaną zapisane w budżecie na jednej z kolejnych sesji. Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach. I w wyniku ogłoszenia naboru wpłynęła jedna oferta, wniosek parafii św. Antoniego Opata w Wozławkach, parafii rzymskokatolickiej, i tutaj wnioskodawca z powodzeniem aplikował o środki już zewnętrzne pozyskane z dotacji z Ministerstwa, Fundacji i, i, i z Gminy także, a złożona tutaj do nas oferta jest kompletna, w związku z czym Komisja zarekomendowała przyznanie dotacji w wysokości 20 tysięcy złotych. Zarząd przychylił się do rekomendacji Komisji, postanowił przedłożyć Szanownej Radzie na dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie właśnie przyznania tejże dotacji. W ostatnim czasie Panie Dyrektor Domów Pomocy Społecznej informowały o trudnej, informowały Zarząd o trudnej sytuacji finansowej Domów Pomocy Społecznej z uwagi na małą liczbę mieszkańców spowodowaną między innymi pandemią COVID, no także i innymi czynnikami i tutaj Zarząd kilkukrotnie już dyskutował, rozważał kwestie Domów Pomocy Społecznej i ich słabej kondycji finansowej i postanowił wystąpić do Wojewody o zwiększenie finansowania Domów Pomocy Społecznej w związku przede wszystkim właśnie z epidemią, z pandemią COVID-19. I nie ukrywamy, że Zarząd oczekuje tutaj na taką pozytywną odpowiedź, ponieważ no naszym priorytetem było zawsze, że tak powiem to aby Domy Pomocy Społecznej funkcjonowały w pełni i służyły naszym mieszkańcom naszego miasta, naszego powiatu, naszych miast, naszych powiat, naszego powiatu. Stąd też nasze starania i różne pomysły na to co ewentualnie w przypadku gdyby rzeczywiście ta pomoc od Pana Wojewody że tak powiem finansowa nie nadeszła. Mamy wiele pomysłów, tutaj będziemy rozmawiali z paniami dyrektorkami wszystkich tych z panią dyrektor PCPR-u, tu w gronie ekspertów i zarząd podejmować będzie jakieś kolejne decyzje. Dlaczego ja to mówię? Dlatego mówię to, że już wpłynęło do nas też takie pismo z związków zawodowych z Domu Pomocy Społecznej w wartoszycach, które już uznało, że już dom ten gdzieś tam ma być sprzedany. Oczywiście chcę tu powiedzieć jedno: wszelkich informacji konkretnych, rzeczowych udzielamy my tutaj na miejscu i proszę dzwonić do członków zarządu, do starostów, do pani sekretarz. Wszyscy wiemy jakie tutaj decyzje były podjęte lub mają być i wytłumaczymy. A państwo, w większości przypadków, słuchają jakichś plotek tak zwanego miasta, forum i innych tego typu społecznościowych przeka przekaźników. No i później wychodzą takie naprawdę grube nieporozumienia, a ja tu chcę jasno oświadczyć, że nam chyba najbardziej zależy na tym, żeby utrzymać wszystkie miejsca pracy w tych domach pomocy społecznej, żeby te domy pomocy społecznej funkcjonowały, ponieważ taka potrzeba jest naprawdę potrze konieczna, żeby takie domy mogły u nas funkcjonować w powiecie i my tutaj jako Zarząd, jako Rada myślę zrobimy wszystko, żeby te domy utrzymać. Czy ewentualnie będą jakieś przekształcenia, to Państwo się też o wszystkim będziecie dowiadywać w miarę postępowania tutaj i rozwoju sytuacji. Także proszę się, jeśli chodzi o pracowników DPS-ów, mocno nie niepokoić. Sytuacja jest rozwojowa i o wszystkim będziemy Państwa informować. Być może nawet dojdzie do jakiegoś spotkania z przedstawicielami załóg, żebyśmy mogli sobie jakieś może nowe pomysły na to. My mamy kilka pomysłów jak ewentualnie taki plan B, gdyby cokolwiek złego zaczęło się dziać w tej formule. Przeszkodą do tego, żeby właściwie funkcjonowały nasze Domy Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy jest jedynie brak pensjonariuszy. I to są liczby, które pokazują 14 osób, na przykład w wartości 11 w Szczurkowie, to są, które pokazują nam, że Brakuje nam w tym momencie kwot wysokości w jednym domu pomocy społecznej 60 tysięcy miesięcznie, w drugim 54 tysięcy złotych i teraz proszę sobie przeliczyć to przez rok czasu to są już jakby milionowe kwestie i stąd musimy w jakiś sposób bardzo pozytywny oczywiście i dla pracowników tych domów i dla samych domów i dla pensjonariuszy przede wszystkim rozwiązać te nasze problemy i będziemy to robić. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym tu Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem właśnie materiału pod dzisiejszą sesję. To ja w tym sprawozdaniu na razie tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli tam kiedyś w przyszłości prowadzenia naszej sesji dzisiejszej Pan Przewodniczący jeszcze pozwoli, to jeszcze ja zabiorę tę. Tą... Dobrze. Dobrze. I kilka chwil, parę yy, zdań jeszcze powiem. Dziękuję. Yy, dziękuję bardzo Panu Staroście za, to, za tą informację, bardzo cenną. Yy, szanowni Państwo, w związku z tym, że yy, otrzymałem informację, że yy, zalogowali się jeszcze dodatkowo radni, to dlatego bardzo bym prosił o ponowne sprawdzenie kworum. Dzisiaj dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o yy, kliknięcie w zakładkę kworum, żeby sprawdzić ilu tak naprawdę nas jest. Jest trzynastu, już czternastu, już osiągnęliśmy poziom z początku sesji. Czekamy jeszcze na, na głos. Pan Ireneusz Rogowski z tego co wiem, jest obecny, yy, ogląda nas, ale, ale widzę, że jeszcze się nie zalogował, nie, nie, nie, nie zalogował ponownie. Także czekamy jeszcze na pana Ireneusza. No i jeszcze chwileczkę. No cóż, szanowni Państwo, chyba w związku z tym yy, zakończymy sprawdzanie yy, kworum. Stwierdzam, że jest obecnych nadal 14 radnych i yy, sesja jest yy, prawomocna. Wobec tego przystępujemy do, do, dalszego, do dalszego procedowania. Yy, punkt no. <suszy> szósty dzisiejszego porządku obrad, to jest informacja na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2020 roku. Pani Dyrektor Anna Konowrocka jest oczywiście z nami. Pytanie widzę, że do Pani Dyrektor nie ma. Wiem, że sprawa tego, tej informacji była omawiana na Komisji wczoraj. Skoro nie ma pytań, to myślę, że możemy te sprawozdanie po prostu przyjąć. Także y, Rada przyjmuje do informacji y, y, y, te sprawozdanie na temat bezrobocia oraz działań Urzędu Pracy w 2020 roku. Punkt siódmy. Z kolei to przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. To jest aż tutaj cztery takie punkty, prawda? I jest z nami również Pani Dyrektor PCPR-u, Pani Brygida Adamajtis. Z tego co ja wiem, Pani Dyrektor chciałaby zabrać głos. Także bardzo Panią Dyrektor prosimy. A już jest Pan Rogowski, tak. Przepraszam Panie Dyrektor, stwierdzam tylko, że w tej chwili jest już 15 Radnych, Pan Rogowski już zdołał się zalogować, także Rada oczywiście nadal jest prawomocna, tym bardziej prawomocna. Także dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Starosto, Szanowni Państwo, chciałam zabrać głos w sprawie przedłożonych przeze mnie sprawozdań ponieważ jest to okazja do tego, żeby mieszkańcy naszego powiatu usłyszeli o różnych działaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum i żeby też mieli szansę w bieżącym roku skorzystać z pewnych programów, które no realizujemy cyklicznie, bo przystępujemy. Tak? Dobrze. Dobrze. Tak jak już mówiłam cyklicznie przystępujemy do pewnych programów i, i żeby osoby, które są zainteresowane usłyszały o nich i mogły wziąć w nich udział. I tak w zeszłym roku poza swoimi działaniami statutowymi Powiatowe Centrum przystąpiło do programu wyrównywania różnic między regionami 3, w których pozyskało środki w wysokości 133 1912 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz likwidację barier umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się. W ramach tego programu został zakupiony m.in. schodowa dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2. W zeszłym roku również przystąpiliśmy do programu zajęcia klubowe w warsztacie terapii zajęciowej to jest program przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które oczekują w kolejce na przyjęcie do warsztatów i to są zajęcia organizowane dla nich, żeby utrzymać ich sprawność i jako jako forma rehabilitacji. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 33 210 zł. Programem, który był myślę, że jednorazowym, bo w tym roku już o nim nie słychać, ale warto o nim powiedzieć to był program e, pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Moduł trzeci e, w ramach tego modułu osoby, e, które e, m, uczestniczyły w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy. W okresie, kiedy działalność tych jednostek była zawieszona mogły się ubiegać o e, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy. W ramach tego programu rozpatrzyliśmy 455 wniosków e, i wypłaciliśmy świadczenia w łącznej kwocie 491 500 zł. Aplikowaliśmy również ośrodki z innych programów celowych, nie tylko w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aplikowaliśmy ośrodki z Funduszu Solidarnościowego i pozyskaliśmy środki na program opieka wytchnieniowa, do którego aplikujemy też również w tym roku. Ten program poświęcony jest rodzinom, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi osobami bądź dziećmi do 16 roku życia. Rodziny, które się zakwalifikowały do programu objęte były specjalistycznym poradnictwem psychologicznym, terapeutycznym, wsparciem w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki osób niepełnosprawnych. W zeszłym roku udało nam się objąć działaniami 20 rodzin. Pozyskaliśmy na to kwotę 47 tysięcy złotych. Kolejnym programem w ramach Funduszu Solidarnościowego był program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Tu pozyskaliśmy kwotę 1 845 975 złotych. To są środki przeznaczone na remont i wyposażenie budynku w Tolko. Tam ten remont się jeszcze toczy. Planowany, planowane zagospodarowanie ostateczne budynku i rozpoczęcie działalności ośrodka to jest sierpień, wrzesień tego roku. I ośrodek będzie przeznaczony dla 22 osób z umiarkowanym znacznym stopniem niepełnosprawności w szczególności ze spektrum autyzmu i, i niepełnosprawnościami sprzężonymi. I tu y, chciałabym y, uspokoić, ponieważ y, y, grono osób, które oczekuje otwarcia tego ośrodka, się niecierpliwi. Y, chciałabym uspokoić, że wszystko idzie zgodnie z, z harmonogramem. Na razie nie ma żadnych opóźnień. Ni, termin jakby oddania y, ośrodka no, nie jest zagrożony. Mam nadzieję, że Pierwsi mieszkańcy, pierwsi uczestnicy tego ośrodka pojawią się we wrześniu. Chciałbym wspomnieć też o programie Aktywny Samorząd, który też cyklicznie jest realizowany przez nas. Ten program, to program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach tego programu e, można się ubiegać e, o pomoc w zdobyciu wykształcenia na wyższym poziomie. E, jeśli są uczniowie szkół policjalnych, studenci, którzy legitymują się umiarkowanym bądź znacznym stopniem, e, mogą w ramach tego programu uzyskać zwrot, stuprocentowy wzrost czesnego, jeśli studiują na kierunkach płatnych czy na uczelniach płatnych i do tego dostają jeszcze tak zwany dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, czyli na dojazdy do szkoły, na jakieś materiały, na, na różne, że tak powiem, rzeczy, które się przydają w nauce. To jest jeden moduł tego programu, a drugi moduł tego programu to pomoc w zakupie wózków inwalidzkich, elektrycznych, w zakupie oprzyrządowania do samochodu, tak żeby osoba niepełnosprawna mogła sama kierować pojazdem. Można w ramach tego modułu otrzymać również pomoc na zakup sprzętu elektronicznego w postaci komputerów, laptopów. No, telefonów różnego rodzaju w zależności od tego, jakie, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. I to właściwie jest to, co chciałam powiedzieć, co jest ważne dla mieszkańców, bo działalność statutową naszą to już wszyscy znają. I jako ciekawostkę powiem na koniec, że w zeszłym roku taką znacznym, znaczną Powiedziałabym, część naszej, e, naszej działalności stanowiła działalność sprawozdawcza, proszę Państwa. W 2020 roku e, za pomocą centralnej aplikacji staty statystycznej e, sporządziliśmy i przekazaliśmy 302 sprawozdania. To jest niemal jedno sprawozdanie dziennie i to jako ciekawostka e, dla, dla Państwa e, taka trochę też wesoła na koniec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Te informacje są bardzo ważne i widzimy, że tak naprawdę z epidemią, z COVID-em zmagają się wszystkie instytucje i PCPR i Urząd Pracy i Domy Pomocy Społecznej. No cóż, musimy to jakoś przetrwać, dlatego warto się szczepić. Szanowni Państwo, przechodzimy, bo oczywiście Rada przyjmuje te, te sprawozdanie, Zapoznała się oczywiście z nimi na, zapoznali się z nimi wszyscy radni. Przechodzimy wobec tego do podjęcia uchwał w sprawach. Jak zwykle na początek są uchwały budżetowe i zacznijmy od zmian w budżecie powiatu. Uchwała numer 38 łamane na 185 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 3 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 punkt 8 litery prawa i tak dalej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 182 696 zł. zgodnie z załącznikiem numer 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 100 748 535 zł. 62 grosze. Dochody bieżące w wysokości 90 60 954 zł. 72 grosze. Dochody majątkowe w wysokości 10 milionów. 687 580 90 zł 90 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 345 990 7 zł 7 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 115 373 331 zł i 87 groszy. A wydatki bieżące z tego to 85 167 162 72 zł. 72 grosze, a wydatki majątkowe w wysokości 30, 30 206 169 15 zł. 15 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 271 089 złotych i 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 415 080 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt 4. Dochody i wydatki związane z realizacją. Pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustanowi, ustawami stanowią załącznik nr 4 A i 4B, drugie zadanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 9. Trzy zadania zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 624 796 25 groszy zostanie pokryty do przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 593 700 zł. Wolnymi środkami w wysokości 2 799 666 89 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429 36 groszy. 2 przychody budżetu w wysokości 19 31 zł 25 groszy. Rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Paragraf 5. Ustawa y, ustala się przychody, y, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 2 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego y, y, z,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 nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw między innymi dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 568 z późniejszymi zmianami przychody w wysokości 3 miliony 602 zł i wydatki w wysokości takiej samej czyli 3 miliony 945 602 zł 602 grosze paragraf szósty. zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 30, 33 316 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe po zmianie wynosi 1 338 666 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 87 tysięcy, 87 przepraszam 787 złotych z przeznaczeniem na y, wykonanie projektu boiska liceum ogólnokształcącego w Bartoszycach na kwotę 25 tysięcy i dostosowanie budynku przy ulicy Limanowskiego 9 do 9 do wymagań przeciwpożarowych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bartoszycach na kwotę 50 000 zł oraz wypłatę odszkodowania kosztów sądowych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bartoszycach na kwotę 12 787 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 42 213 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 12 213 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko mazurskiego i teraz y, y, chciałbym bardzo poprosić Panią Skarbnik o zabranie głosu w sprawie y, tej uchwały. Dlatego y, Pani Skarbnik Teresa Śliwczyńska w tej chwili y, powie nam też coś na temat tej uchwały. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Y, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Y, ja pokrótce y, omówię y, zmiany, czyli uzasadnienie do uchwały, którą przed chwilą przeczytał Pan Przewodniczący. Dochody zwiększa się o kwotę 182 696 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 345 990 zł i 7 groszy. I zmiany w dochodach. Dział 754, rozdział 754-11 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o 24 000 zł. Jest to zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody na wypłaty świadczenia motywacyjnego w pierwszym półroczu 2021 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa. Dział 801 oświata i wychowanie zwiększenie o 10 811 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne i tutaj mamy wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z odsetek, wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów. Rozdział 8120. zwiększenie to jest oświata i wychowanie również zwiększenie o 62 832 zł, zwiększenie dochodów o dotację z MON na zakup mundurowania dla uczniów ze szkoły w Górowie i Ławeckim, to jest ta szkoła mundurowa, klasa mundurowa, przepraszam. Dział 852 rozdział 852 .05. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o tysięcy zł, zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej na zadania w zakresie właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dział 853 to są zadania Pefronu, zwiększenie o 60 255 zł, zwiększenie dochodów o środki z Pefron na obsługę zadań właśnie tych Pefronowskich. Dział 853, rozdział 85320, przepraszam, 85333. Powiatowe urzędy pracy. Zwiększenie o 2,5 tysiąca zł. Zwiększenie dochodów ośrodki z funduszu pracy dla powiatów. Dział 854. Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zwiększenie o 4611 zł zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne i tutaj mamy dochody z najmu i dzierżawy i wpływy z pozostałych dochodów. Rozdział 854 95, edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność. Tu mamy na, w dochodach przeniesienia między paragrafami. Dział 855 rozdział 855.10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o 8687 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne i tu mamy wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej i wpływy z różnych dochodów. Łącznie zwiększone dochody 182 696 zł i zmiany w wydatkach. Dział 600, rozdział 614 drogi publiczne powiatowe tu mamy przeniesienia wydatków między paragrafami. Dział 750, rozdział 750-20 Starostwa Powiatowe. Zwiększenie o 6174 zł. Zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesienia wydatków między paragrafami. Dział 754, rozdział 754.11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 Zmniejszenie to jest rezerwy ogólne i celowe o 121 103 zł. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 87 787 zł. I rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 33 316 zł. Dział 800, 801 i 854 to są nasze jednostki oświatowe oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 188 626 zł i zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 15 422 zł ośrodki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 22 585 zł ośrodki środki z rezerwy ogólnej w wysokości 87 787 zł oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenie wydatków o dotację z MON w wysokości 62 832 zł na zakup umodorowania dla uczniów właśnie ze szkoły w Górowie i Ławeckim. Dział 851 rozdział 851 11 szpitale ogólne zwiększenie o 395 080 zł, zwiększenie wydatków w celu udzielenia dotacji celowej szpitalowi powiatowemu w Bartoszycach na zakup ambulansu typu C dla zespołów ratownictwa medycznego. Dział 852 rozdział 852 05 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o 9000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej na zadania w zakresie właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dział 853 rozdział 85324 PFRON, zwiększenie o 60 255 zł, zwiększenie wydatków o środki PFRON na obsługę zadań właśnie wynikających z ustawy o PEFRON. Rozdział 853.33 Powiatowe Urzędy Pracy zwiększenie o 2,5 tysiąca zł zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla Powiatów Dział 855 rozdział 855.08 Rodziny Zastępcze zwiększenie wydatków o 24 370 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych i przeniesienia między paragrafami. Rozdział 855 10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o 11 126 zł i tak mamy tutaj zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 8 687 zł, o środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 4 557 zł oraz przeniesienie wydatków w wysokości 24 370 zł do rozdziału 855 08 i dział 921 rozdział 921 20 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie wydatków o 231 785 93 zł 93 grosze zmniejszenie wydatków na zadanie pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach. Łącznie wydatki zwiększamy o 345 990 zł i 7 groszy. Są to wszystkie zmiany i one nie uległy zmianie od momentu, kiedy materiały zostały do Państwa przekazane. Więc z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, uwagi, to słucham. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Jak widzicie Państwo finanse to żywa, żywa tkanka, ciągle się coś dzieje, ciągle pieniądze się wydaje i pieniądze się pozyskuje. Takie jest życie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że oczywiście Komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę na swoim posiedzeniu, możemy przystąpić do przegłosowania. Otóż poddaję pod, głosowa pod głosowanie uchwały nr 38 łamane na 185 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto z Panów Radnych się wstrzymał od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. To jest proszę państwa też dowód na to, jak potrzebny jest szerokopasmowy internet w naszym powiecie. Nie wszędzie on do, do, dociera, a gdyby był, nie byłoby takich po prostu problemów. Czekamy jeszcze na pana, o już jest w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 15 za, dwóch radnych jest nieobecnych, przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Kolejna uchwała dotyczy konsekwencji tej uchwały, którą przyjęliśmy obecnie, czyli jest to uchwała nr 38 łamane na 186 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2023.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 Stwierdzam, że Rada Powiatu y, przyjęła jednogłośnie tę uchwałę przez Radnych, którzy są obecni na sesji. Y, przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 38 łamane na 187 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie Bartoszyckim na lata 2021-2023. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy i tak dalej i tak dalej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczych w Powiecie bartoszewskim na lata 2021-2023 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie y, Informacji Publicznym. Przeczytam też krótkie uzasadnienie. Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z wnioskiem dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Bartoszycach stosownie do artykułu 180 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej dziennik ustaw 2020-820, który stanowi, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja trzyletnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej zawierających między innymi, między innymi limit rodzin zastępczych, zastępczych zawodowych. Myślę, że możemy podjąć tę uchwałę. Rada Powiatu, na Komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 38 187 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim na lata 2021-2023. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym, raz, tym razem jest to uchwała nr 38 łamane na 188 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku, zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego, czyli w rzymskokatolickiej katolickiej parafii Świętego Antoniego Opata w Wozławkach w Wysokości 20 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na realizację następujących prac: Modernizacja instalacji elektrycznych w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności. Paragraf drugi. Zobowiązuje się zarząd powiatu Bartoszewskiego do. Zawarcia z podmiotem y, wskazanym w paragrafie pierwszym umowy zgodnie z paragrafem 10 ust. 3 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 13, y, łamane na 71, łamane na 2015 z dnia... 16 września 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na znaj lub znajdujących się na terenie powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie, w życie z dniem podjęcia. Uchwa uchwała, to paragraf czwarty, podlega publikacji w bilutyni informacji publicznej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego Bartoszyca. Uchwała dotyczy bardzo ważnego obiektu kościoła w Ozławkach, kościoła z XIV wieku, czyli jest to niemalże równolatek Bartoszyc, prawda, kościół wyposażony bardzo bogato i takie zabytki po prostu trzeba chronić i nie żałować pieniędzy na prace restauratorskie i konserwatorskie. Dlatego poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z Panów Radnych jest za podjęciem uchwały nr 38 łamane na 188 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia w sprawie właśnie przyznania tych dotacji na te prace. Kto z Panów jest za? Kto z Panów jest przeciw? A kto z Panów się wstrzymał od głosu? Stwierdzam z satysfakcją, że wszyscy Radni Podjęli y, y, tę uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej y, uchwały. Y, jest to uchwała nr 38, łamane na 189, łamane na 21, Rady Powiatu Bartoszowskiego z 30 kwietnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku wykonania dopłat. Potem jest podstawa prawna i paragraf pierwszy. Wyraża, wy, wyraża się zgodę na zmianę działki oznaczonej w ewidencji gruntów budynku nr 32, łamane na dwa powierzchni 357 hektarów położonej w obrębie geodezyjnym leśnictwo Orsy, gmina Górowo i Ławeckie wchodzącej w skład nieruchomości objętej Księgą Wieczysto, to jest numer Księgi Wieczystej, będącej własnością powiatu Bartoszewskiego o nieruchomości oznaczonej też, to jest numer o powierzchni 06 hektarów położono w obrębie numer 2 miasta górowo Ławeckiego uregulowaną w, w, w Księdze Wieczystej, to jest numer Księgi Wieczystej, stanowiącą własność Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo i Ławeckie powie podmiotowe działki stanowią drogi. Zmiana nieruchomości nastąpi, nastąpi bez obowiązku dokonania dopłat w przypadku różnej wartości zamienionych nieruchomości. Paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego i uchwała wchodzi z dniem pod, podjęcia. Podejmujemy tę Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Panie Starosto, jeszcze pana głos jest potrzebny. O już jest. Jeszcze czekamy na głos Pana Marcina. Jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę głosami 14-2. Jeden głos, głos wstrzymujący się i jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To będzie cała cała seria uchwał cała seria uchwał dotycząca sprawozdań. Komisji Stałych przy Radzie Powiatu Bartoszewskiego. Zaczynamy od uchwały nr 38 łamane na 180 łamane na 21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Jest tutaj podstawa prawna. I Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Szanowni Państwo, za przyjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych, 4 było przeciw, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła to sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego sprawozdania. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszewskiego za rok 2020, a nie przepraszam, to było, nie tą kartkę wziąłem. Uchwała nr 38 łamane na 191 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz y, publikacji na terenie Biuletynu Informacji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 Czekamy jeszcze tak, jeszcze jeden głos. Jeszcze pan Marcin Przybysz. Stwierdzam, że 11 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Czterech radnych było przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam wobec tego, że Rada przyjęła te sprawozdania. I uchwała nr 2038, łamane na 192, łamane na 21 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i realizacji zadań Powiatu za 2020 rok. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Zatwierdza się o sprawozdaniu działalności Komisji Budżetu i realizacji zadań Powiatu za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicę ogłoszeń oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że 11 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Nikt się, nikt nie był przeciwny. Czterech radnych wstrzymało się od głosu. Szanowni Państwo, Stwierdzam w tym momencie, że wszystkie uchwały przewidziane na dzisiejszą sesję zostały uchwalone. Przechodzimy wobec tego do punktu 9, czyli sprawy różne. O głos w sprawach różnych prosił Pan Starosta. Dlatego Panie Starosto, bardzo Pana proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę tutaj kilka słów powiedzieć. W związku, Szanowni Państwo, z sytuacją oto taką, że jutro już zaczyna się weekend, który kumuluje i dni blisko następujące, czyli na przykład 4 maja, kumulują w sobie bardzo wiele świąt i dni, że tak powiem świątecznych. Dlatego też chciałbym w pierwszej kolejności złożyć bardzo serdeczne życzenia w związku z obchodzeniem przez osoby według kalendarza juliańskiego Świąt Wielkiej Nocy. Życzę wszystkim naszym tutaj mieszkańcom, tym osobom, które do nas przyjechały, które nas tutaj oglądają, wszystkiego najlepszego w imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Kolejnym takim elementem jest dzień 2 maja, 1 maja już właściwie. Też są osoby, które ten dzień obchodzą, więc życzymy im również udanej pogody i tak zwanej udanej majówki. Kolejny dzień to jest dzień 2 maja, święto flagi, czyli naszego narodowego symbolu. Tutaj bym bardzo serdecznie prosił wszystkich Państwa o to, żeby wywiesić te flagi w tym dniu jak w jak największej liczbie, żebyśmy mieli Bartoszyce i cały powiat biało-czerwony. Bardzo serdecznie o to apeluję. Kolejne święto to oczywiście święto państwowe, tak, czyli 3 maja, ustanowienie konstytucji 3 maja. I tutaj bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na mszę za ojczyznę, która odbędzie się właśnie w poniedziałek o godzinie 10 w kościele Farnym. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i o godzinie 16 pod pomnikiem Orła Białego reprezentanci, czyli Pan Burmistrz i Pan Starosta tutaj ze swoimi zastępcami, z przewodniczącymi rad złożymy symboliczne biało-czerwone wieńce właśnie z okazji obchodów 3 maja. Kolejnym takim świętem jest następujący po tych świętach wszystkich, czyli Dzień, yy, tak, 4 maja świętego Floriana, wiadomo jak święty Florian to święto strażaków, krótko mówiąc. I Chciałbym właśnie też tutaj w imieniu, własnym w imieniu Zarządu Powiatu Pratuszewskiego, wszystkim strażakom, tym zawodowym, również tym naszym ochotniczym strażom pożarnym, których mamy naprawdę w naszym powiecie yy, wiele, yy, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No, myślę, że zdrowie w tej chwili jest wszystkim potrzebne, ale też życzę tyle powrotów co wyjazdów dla wszystkich, bo ryzyko w tej pracy jest również bardzo, bardzo duże. Także drodzy strażacy, zawodowi ochotnicy i wszyscy, którzy są związani ze strażą pożarną, wszystkim tym życzę wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden moment taki, no, dzisiaj właściwie już jest koniec roku dla naszych maturzystów i w różnej formule będą te świadectwa maturalne odbierane, to wszystko zależy od naszych tam dyrektorów szkół, tak? Natomiast od czwartego rozpoczynają się matury i chciałbym w związku z tym pogratulować wszystkim, którzy zostali do tych matur dopuszczeni, którzy będą zdawali tego, żebyście naprawdę w stu 100%, procentach w 100 zdali te matury i potem w przyszłości dostali się na wymarzone studia. No i pomagali Polsce, bo was, w waszych, że tak powiem młodzieńczych sercach, młodzieńczych duszach, cała przyszłość naszej ojczyzny. Także tym wszystkim, którzy już mają te świadectwa, gratuluję i życzę, życzę naprawdę udanych egzaminów tych maturalnych, ale też i tych na studia jeżeli nie dostaniecie się bez, bo z tego co wiemy akurat wczoraj dyskutowaliśmy są uczelnie, które jednak egzaminy na swoje studia proponują. No, ale myślę, że w większości świadectwa zdecydują o tym, że dostaniecie się na te studia. Tego Wam wszystkim życzę również w imieniu swoim i w imieniu Zarządu Powiatu. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna kwestia, taka już, że tak powiem, bez świętowania, ale bardzo istotna. Chodzi i o tę naszą pandemię COVID-19 i o to, żebyśmy się szczepili. Jest taka prośba, żeby się nie bać, bo jednak widzimy, że wiele osób, ma wątpliwości, czy w ogóle się zaszczepić, którą ze szczepionek. Szanowni Państwo, wszystkie szczepionki są dobre. Wszystkie szczepionki, jeśli wywołują jakieś reakcje poszczepienne, to też nie ma tutaj znaczenia rodzaj tej szczepionki. U wszystkich osób, czy u różnych osób, które reagują w różny sposób, mają taki, ani inny układ immunologiczny, każda z tych szczepionek potrafi wywołać krótkotrwały odczyn poszczepienny. Nie ma się tutaj czego obawiać, bo to tylko świadczy o tym, że szczepionka, że tak powiem, zadziałała i że będziemy już mogli, że tak powiem być pewni czy pewniejsi tego, że nie zachorujemy. Ja chciałbym tutaj tylko podać, że na wczorajszy dzień było nieco ponad 6800 już u nas zakażeń, przy czym około 429 osób rzeczywiście w Polsce, mówimy tu o skali kraju, zmarło. W naszym powiecie zakażeń tych było tylko 3. I nie było żadnych zgonów, z czego należy się bardzo cieszyć, a pobranych, pobranych wymazów było 50. Więc na te 50 wymazów trzy osoby tylko okazały się zakażone. I to, I to jest bardzo pocieszające dla naszego powiatu, że powinniśmy w miarę szybko już w tej chwili z tej pandemii się wyswobodzić. Szanowni Państwo, w skali kraju zaszczepionych jest już podwójnie, czyli dwiema dawkami ponad 2 miliony 800 osób. Pojedynczymi dawkami zaszczepionych jest ponad 11 milionów 100, 100 osób. Więc tak naprawdę według ekspertów jest jeszcze kwestią do szczepienia jednego miliona czy dwóch i będziemy wkraczali w tę fazę tak zwanej tej odporności społecznej, odporności stadnej, jak tam nazywają to również fachowcy, która pozwoli nam na rzeczywiście bezpieczne, już poruszanie się, myślę, i kontakty po naszym kraju, może i nie tylko. I chciałbym właśnie w związku z tym, że tak jesteśmy wszyscy optymistycznie do tego nastawieni, przestrzec, żebyśmy w tę normalność wchodzili bardzo ostrożnie. Szczególnie tutaj apeluję właśnie do młodych ludzi, żebyśmy mimo wszystko przestrzegali jeszcze tych zasad, tego, ten reżim sanitarny, żeby no nie szedł już nam tak naprawdę na dalszy plan. Czyli mimo wszystko jednak te maseczki, te odległości i dezynfekcje są jeszcze bardzo konieczne, bo wiemy, że w bardzo minimalnym stopniu, ale jednak następuje też zakażenia osób, które już są na przykład dwukrotnie zaszczepione. Ale jest to promil, więc spokojnie myślę, że. Przejdziemy do tego etapu już normalnego życia, a przynajmniej prawie normalnego, ponieważ też są osoby, które twierdzą, że już takich normalnych, że tak powiem, życiowych układów, doznań i przeżyć, jakie mieliśmy do tej pory, po tej pandemii nie będzie. Ja liczę na to, że wrócimy jednak do normalności. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się również cieszyć z tego, że mamy takie, a nie inne możliwości rozwoju, takie, a nie inne możliwości. Mówię tu już o, o wszystkich możliwościach stwarzanych przez nasz tutaj rząd, przez osoby, którym zależy na tym, żeby Polska naprawdę rosła w siłę, rozkwitała, a wszystko wskazuje na to, że po tej pandemii, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, odbijemy się bardzo mocno i tak należymy do czołówki w Europie, jeśli chodzi o o zakres bezrobocia, o PKB i tak dalej, więc optymistycznie jesteśmy do tego wszystkiego nastawieni i właśnie tego optymizmu chcę Państwu w związku z tym weekendem takim bogatym w wydarzenia i święta życzyć. Bądźmy dobrej myśli, bo my jesteśmy i jeśli wszyscy będziemy myśleli pozytywnie, to wiele z tych rzeczy, ja zakładam, że to jest 99,9% zostanie rzeczywiście spełnionych i nabierze realnych kształtów. Także raz jeszcze wszystkiego dobrego na ten weekend i pamiętajmy, bądźmy mimo wszystko ostrożni, pomimo że możemy już pewnie troszeczkę luźniej podchodzić do naszych obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-em. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Panie Przewodniczący, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panu staroście, to wszystko co Pan starosta powiedział jest niezwykle ważne. Ja się do tego wszystkiego dołączam i również życzę wesołych świąt tym, tym, tym, którzy obchodzą te święta w obrządku wschodnim. Tak naprawdę w obrządku wschodnim i w obrządku rzymskim chodzi o jedno i to samo. Czyli Chrystus z martwych stał, aleluja, aleluja i to jest najważniejsze. Wywieszajmy flagi 2-3 maja. Poza tym strażakom również życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki strażakom czujemy się bezpiecznie. To jest i, i tym zawodowym, i tym ochotniczym strażom pożarnym. Dziękujemy bardzo za ich ciężką pracę, za poświęcenie, za to, że właśnie możemy czuć się bez, bezpiecznie. Dziękujemy bardzo, życzymy dużo zdrowia. Maturzystom też życzę zdania matury. Co prawda, tak patrzę za okno, kasztany jeszcze nie zakwitły, ale, ale, ale zakwitną, ale zakwitną na pewno. Także życzę zdania matury połamania, połamania piór wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Szczepcie się Państwo, tak jak powiedział Pan Starosta, to jest niezwykle ważne. My już jesteśmy zaszczepieni, prawda, i, i, i to daje nam gwarancję, że będziemy po prostu bezpieczni. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam 38 Sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.